na mneczko, zapraszam Was do oglądania tego filmu z rozwijania aut. To no Dawid przegrywasz wyścig. 3, 2, 1, go!